Poprzednio wyszło. Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. Get him. He got away. Shank is back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Hej, cześć się wam wszystkich ludzie, z tej strony Jack i witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Szenk. Na start już pomielimy kilka. O, nieładnie, nieładnie. No, chono. Proszę. już stówka grindhouse dobra eee, unlock tak Uff, kurde Jason Bourne jest normalnie Także panu już dziękujemy, ale dobra, wróćmy lepiej do normalnego stroju, ale kurde fajnie, że już leciało. osiągnięcie za 100 zabójstw. Ty, oj! No, pójdę. No, si, si, si, si. Ładnie poszło. Dobra. A my lecimy dalej. O, to może być niezłe. Nie do końca takie gałotką się spodziewałem, no ale dobra. Au. Niestety wypstrykałem się już z granatu, yy, ale kontynuując. Witam się z wami bardzo serdecznie w drugim odcinku. Zagrajmy w Sheng I kontynuujemy naszą jako taką przygodę. Przedzerając się przez kolejnych typów na drodze ku naszej zemście. O, mogę tyba zrzucić, ale milusio. Okay, tylko chyba tylko tych mniejszych mi się wydaje. O Jezus Maria! Dobra, na szczęście jestem tutaj. O! Ej, ty! Ja tego nie wiedziałem! Mogę jakoś go podbić do góry? A, piłą tak muszę wycelować chyba w górę. No, strzelaj, strzelaj, strzelaj! Dobra, tego albo nie zrzucę, albo po prostu jestem za wysoko. Nie, za wysoko jesteśmy, póki co. Dziemianka. Okej. Okay. Aha, spoko. Dobra, szybki browar. I wizyta z toorami. Ja już shotgun, to myślę, że tutaj będzie najlepszy Dobra, co następne? O, słuchaj, dobre pytanie O pies, złaź ze mnie! Nie, zdjęmy, zdjęmy. I rozstrzeliwujemy I skaczemy dalej. Nie no, ale Szanka to nie jest w stanie nic powstrzymać. Nieważne, ilu typa na niego poślesz, to on zawsze wróci. Dobra, kolejni zdjęci. Ja w ogóle to przeżył. Ej, ale za to szanuję. OK, odbijamy. I znowu na dachu jesteśmy. Oj, to się mogło z bardzo źle dla mnie skończyć. Brawo! To ci się udało. Najlepszą no, czekmy jest w tym miejscu. Ej, no ale weź się obróć cały w jedną stronę, co, szang. Dobra, brawa, rozwalony, lecimy dalej. Może tym razem uda mi się nie zginąć tutaj jak idiota. Wspisałeś się, panie kolego. Ok, nie do końca to myślałem, że się stanie, ale narzekać nie będę. No już, tniemy, tniemy. Ej, patrzcie w ogóle jak tutaj jeszcze jak, on, jak on, jest, on jest uśmiechnięty kiedy on strzela tak w górze. Au. Okej. Okay. Pięć granatów mam. Fajnie. Dobra, no to lecimy dalej. Kolejny wyautowany. O, super! Minimalnie mi zabrakło i straciłem dwa granaty przez to. Sudownie. Mam nadzieję, że tej myszki nie widać. Ale tak na wszelki wypadek odsunę ją gdzieś tutaj. Dobra, na mele trochę. O, wow, Ej, co to było? Nieźle. gimnastykowany jest chłopak. Dobra, jesteśmy na początku. Jest jakiś ziomek The APV Aha, i ma to tak po prostu strzelać Au! Albo to będzie po prostu strzelać we mnie. Dobra, a spróbuję granat rzucić Ktoś może trafić Ej no, Jesus. Brawo, to ci się udało kolego. Rzuciłem 5 granatów i 4 ma spudłowałem. Cudnie. No Jezus, możesz się z łaski swojej tak nie ruszać i nie żyje. Wow super O teraz wszystko trafiło Jeszcze o. Brawo. Popisałem się teraz Dobra, to poczekam. Ale pancerna no, jest coś tak lokomotywa, skoro wytrzymuje ostrzał rakietowy. Ej no! Czy ja naprawdę spudłowałem każdym z granatów? Jak strzelaj to jest chyba lepsza opcja mi się wydaje, bo to po prostu ma największą szansę, czy tutaj prawie stuprocentową na trafienie. Serio? Znowu? Jak się wycofał od razu. Ale weź trafnie. Dobra, tamte już nie żyje. Niestety ja mogę za chwilę do niego dołączyć. A wolałbym tego uniknąć. No, dawaj. Okej, okay. raz, dwa, dwa. Yes, Dobra! W ostatniej chwili chyba mi się ten wystrzał udał. <ścoughs> I wysmażone, idziemy dalej. Dość krótkie, myślałem, że będzie to troszkę dłuższe. Może turny pies, powiedz co to jest, Rottweiler? No kurde! Jako mnie już irytuje, naprawdę? Jak kocham psy. Tak, psy w tej grze już mnie zaczynają po prostu denerwować. Dziękuję zas ile można? Dobra, coraz wyżej Po ściance I jeszcze wyżej No, nie ma tak się popisać inteligencją No to co, jeszcze raz? Ej, ale... Weź mi chociaż odskoczać ci każę, co? O, mogę tej stronę? Tak nie widziałem. Ale fajne ma te noże, nie powiem. Dobra, szybki strzał. To było dość ryzykowne z mojej strony. O ten zginął momentalnie o samej tej wbitki. Jezus Maria. Uuu, nowa broń. Maczety. Dwa śmiertelne ostrza. Perfekcyjne. Nie idealne do. Hacking... Haczenia? Może? Yy, grup, grob... No do... ale grup przeciwników dobre, nie? Okej, okay, i jak mam... I góra, na... góra, dół na krzyżaku to są bronie palne, lewo... czy znaczy, bronie palne, no. Yy, pistolety, lewo... Prawo to jest broń... No tak, no. broń palna jest góra, dół, lewo, prawo jest broń biała. No, to będzie dobre na grupki. O, jakieś mielarki pode mną do mięska. Dobra, na szczęście nie wpadłem teraz do żadnej. Choć coś mi się wydaje, że było naprawdę blisko. Dobra, z tego co wiem, to w tej grze nie ma żadnych sekretów, tylko po prostu przesie do przodu. O, no to z pana mi się żegnamy. Poszło szybko. No. No dawaj. No ale fajne to. Czkoda, że modele postaci są podobne, nie? Tych przeciwników, no ale wiadomo. Nie może być kilka mogłoby nie być, ale jako że client Entertainment jest dość małym studiem, no to nie mogę sobie pozwolić na za dużo. Pod względem kombinowania. No, już już, już, już. Dobra, myślę, że jak teraz było piła i. Rewolwery, teraz będzie shotgun i maczety. No bo hej, czemu by nie? O, szkurdej, nie to! Dawaj, dawaj, dawaj! Dziękuję. O! Poważnie! Ej, ja zaraz zginę. Dziękuję. No ja, to myślałem, żeby się to troszkę więcej dawało. Czy się zdawało, że da mi to trochę więcej życia. No ale nie tym razem. O, dobra, tam jest jeszcze leczenie. Dobrego. Joki! F... Ej, ja bym takiego fikoła nie zrobił. Chciałbym, ale nie ma bata, nie zrobiłbym takiego fikoła. Dobra, a jak pójdę najpierw do tego A, to nic się nie stanie kompletnie. Ej, co to było przed chwilą? Czemu on taki unik zrobił się, że aż się wypieprzył po prostu z miejsca, w którym stał. A ja się znowu przez swoją trochę głupotę muszę się tam cofnąć. Znowu te pikoły. Dobra, nie, nie, nie. W górę, w górę, w górę. I lecimy. No, dobra, znowu kolejne taki mini stage, powiedzmy. Ale shot, shotgun, shotgun jest dobry na takiej grupki, zwłaszcza, że... Jak było powiedziane, jego strzały shotguna na bliskim dystansie przybijają się przez wrogu, więc można nawet sześciu, wro nawet sześciu typa naraz po prostu nabijać. Ok, to powiedzmy, że wyszło. Stopił jakimś. Rzeczka niestety mało, ale trzeba sobie jakoś radzić. O, okay, Jesteśmy chyba w chłodni teraz. Tak mi się wydaje. Albo po prostu w tej części odpowiadającej za chłodzenie w, w rzeźni, bo jesteśmy chyba w rzeźni właśnie. Pan już dziękujemy. I okay, lecimy dalej. Jezu... Ludzie, dajcie sobie siana już, naprawdę. Dlaczego oni się nie, nie nauczą? Dlaczego oni, Dlaczego... E, przy dupasy czarnych charakterów nigdy się nie uczą, że... Głównego bohatera nie da się na długo powstrzymać. A osoby, która chce się za coś zemścić nie zatrzyma nic. Oj, chyba wiem, co się z nim stało, ale nie wiem, czy chcę wam pokazać, czy chcę, żebyście to widzieli. Lecimy, lecimy. Dobra, najpierw tych mniejszych, bo z tym większym pójdzie... W miarę gładko, mam nadzieję. Poważnie! To się nazywa zabłąkana na kulka, co? Dobra, szykowe... Nie ta wymiana, ta wymiana. Teraz tak zmieniamy. A, bo to już nie żyje. No to jedziemy teraz po ciebie. Dobra, teraz wymiana w sumie na maczety i na piłę, znaczy na piłę, na maczety i na, na... na rewolwery, bo to zobaczymy sobie, jak będą, że to są rewolwery. Okej. Okay. O, jest safe. Myślę, że mogę to zniszczyć, ale nie tym razem. Mogę to tylko opuścić, póki co. Kurde, ale czemu tak mało dialogów się tu pojawia? Aj! Ała. O! Ty! Czekaj! To jest co? Nie! Skok? Nie kurde, nie to było O Jezu, to był chwyt! O, dobra, teraz się udało O, mm, mm. Jak go przydusił Łap wow. Okej, okay, 12 strzałów Potwierdza to, że są te rewolwery Oj, to chyba nie skończy się za dobrze. Dlatego tutaj rzeźnika. A jeszcze granat w sumie. Nie tak się to miało zakończyć. No. Tak liczyłem, że będzie hak. Dawaj, o. Okej. Okay. O! Aż do krwi! Okej, albo mi się wydaje, albo to jest jakoś za krótko. W sensie grałem, mówiłem grałem kiedyś w tą grę, ale tam te scenki były jakieś takie dłuższe. Jest nie jestem w sumie pewien, co mnie tutaj omija, nie? 25 minut, mam na liczniku. Ostarczą jest koleś! Dobra, jest grupa, to czas sobie na grupy przyw przywdziać bronię. Szybki browar lecimy dalej. Słuchaj, safe. Let me take a look at you. Seven years and you still look good. That night ruined my life. So that's the little whore. <sharp inhale> Ale Ej, ale co jest drugi boss w jednym odcinku? Wow! Kurde, nie zauważyłem tego. Gięcia chwyci na nią skoczyć. Dobra, to się na nią nie sprawdza. To? O, to może jej przerwać skok, widzę. Au. Dobra, maczety nawet spoko. Au. Ok, naskoczyć na nią nie mogę, bo robi unik. A nie, to jest ta. To jest, to jest ta garda, po prostu. Słyszę. Mieć tą gardę w górze. Nie mogę unikać. Czy znaczy wrócić? Mogę, tylko nie warto chyba. Ła. Wow. No dawaj. Ej, kurde. Chyba jeszcze miałem skontrolować. Był unik, a nie garda, ale nieważne. Seriously? No, dawaj, dawaj, dawaj, tniemy, tniemy, tniemy, tniemy, tniemy, Au! Widzę, że to jest chyba lepsze opcja na zadawanie obraźni, a ja ciągle tego... ciągle to psuję. W stanie poruszyć się w takiej sukience, w takiej sukience z taką gracją. Nie chodzi mi teraz o hut, tylko o to, jak ona walczy. I znowu. Dobra, przynajmniej teraz strzał wleciało. No nie no, nie, nie trafię jej w taki sposób. Mogę tak pociąć trochę. Zepsułem, ale nie dostałem reszty komba. A wydaje mi się, że raczej nie chcę go otrzymać prosto w twarz. Ale potem, jak zobaczyłem, że w Sekiro blokowanie tego pocisków, to mnie chyba nawet nie, to nie dziwi mnie to, że ona teraz po prostu jeden stancem, Postawą o <śmiech> Blokuje moje strzały. Ale że blokuję strzał z shotguna, to jestem akurat zdziwiony. No kurde, ja chciałem takie zaskoczenia wziąć. Dobra, blisko jest, blisko jestem I akurat w pół godziny, no? Czyli z ją poram. Ale byłoby fajnie, on jednak coś nie zrobi z tej kontry, nie? Au! No, daj te kontrę. Kobieto! No co za baba nie da? No! Dziękuję! Dobra, kolejny etap skończony. A więc to jest szybkie statystyki dla Was. Znaczy szybkie? No po prostu, proszę sobie przeczytać. Ja w tym momencie kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Ale kurde, szybko to idzie. Już drugi boss w tej Nie, trzeci boss. Czwarty boss ogólnie w grze, a w sumie trzeci już w tym, trzeci to był w tym odcinku, bo jeśli jeszcze ten pojazd. Ale kurde... Jako... Nawet szybko to poszło. to jest też normal pewnie, więc dlatego. Myślę, że jak to, jak to pójdzie tak szybko w kolejnych odcinkach, to chyba rozszerzę jeszcze serię o... E, tryb hard. A to jest o tyle, powiedzmy, specyficzny tryb, że tam nie ma checkpointów. A to oznacza, że jeśli w jakimkolwiek momencie etapu zginę, muszę cały etap przejść od początku. Tak więc to będzie wymagało nie lada uwagi z mojej strony. Ale dobra, póki co ja kończę, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!